Witamy w Zapytaj Eksperta. W tej serii filmów będziemy odpowiadać na pytania od widzów związane z materiałami ściernymi i narzędziami, w których używamy materiałów ściernych. Więc jeśli macie jakieś pytania, które chcecie nam zadać, proszę wpiszcie je jako komentarze, a my postaramy się na nie odpowiedzieć. Dobrze, pierwsze pytanie zadał nam Bob z Wolverhampton. Bob chce wiedzieć, dlaczego nakrętki na szlifierce kątowej mają różne kształty po obu stronach. Jest ku temu dobry powód, Bob. Te rzeczy nie nazywają się nakrętkami, nazywamy je kołnierzami. I ten, o którym wspomina Bob, to chyba jest górny kołnierz. Zobaczmy górny kołnierz. Tutaj mamy płaską stronę na górze kołnierza, a tutaj mamy podniesiony środkowy pierścień. Jest to tak zrobione, ponieważ te maszyny zostały stworzone do pracy z wieloma różnymi narzędziami. Więc tę stronę z uniesioną piastą stosuje się z tarczami szlifierskimi, ponieważ są one grubsze. Po założeniu tarczy na maszynę, o tutaj, ta uniesiona część wchodzi do otworu tarczy. I trzeba się upewnić, że jest dobrze dokręcona i przymocowana do maszyny. Natomiast gdy używamy tego narzędzia do tarcz do cięcia, które generalnie są dużo cieńsze, Musimy się upewnić, że mamy coś, co nazywa się odwróconym kołnierzem. Nie chcemy używać tej strony z uniesioną górą, bo gdy ją przykręcimy, nie dociśnie się do tarczy i tarczę nadal będzie można obracać. Po uruchomieniu maszyny to może być niebezpieczne, więc upewniamy się, że odwróciliśmy kołnierz i używamy płaskiej strony. Dokręcamy i upewniamy się, że tarcza jest prawidłowo zamocowana. W ten sposób odwracamy kołnierz, kiedy używamy różnych produktów. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Twoje pytanie, Bob. Dziękuję.